No, cześć ekipa, witam wszystkich. Trochę późno, ale lepiej późno niż wcale I dzisiejsza transmisja taka. Postaram się bardzo szybko i, i no muszę powiedzieć jedno, że dostałem ostatnio kilka relacji, z których wynika, że policja naprawdę kurde jest w jakiejś desperacji, brakuje ludzi, i no nie mówię, że wszyscy zdają, bo tutaj nigdy tego nie było, nie było tego w mojej elitarnej, nie było tego na pewno wśród ogółu, ale no, to co się teraz wyprawia, to jest totalny, jakby to powiedzieć, totalna łapanka kogokolwiek. Pierwsza relacja mojego elitarnego przychodzi sam. Miało być cztery osoby. Pani psycholog jeszcze, jakby to powiedzieć, prosi go o to, żeby chwilę poczekał. No, czekają 15 minut, oczywiście jakoś te trzy osoby nie dochodzi. No, chłopaka maglują, maglują, maglują. Dzwoni na drugi dzień oczywiście y, przeszedł, prawda? Y, czyli coś się nagle stało, że trzy osoby y, rzuciło zabawkami i totalnie miało w dupie, y, żeby przyjść y, na jakieś postępowanie, bądź co bądź o pracę. No, można domniemywać, że y, ci ludzie po prostu pierdolnęli zabawki i nigdy się nie pojawią. Oczywiście no, pochwalę się tutaj powiedzmy moim elitarnym rzeszów, gdzie naprawdę kurde się dostać bardzo trudno. Zdany MS jest dopiero jakimś tam początkiem drogi do rekrutacji. Czyli zbombardowany pytaniami od Pani psycholog, nie poległem i utrzymany został wysoki poziom elitarnej, tu bla bla bla, pochwały mojej skromnej osoby, cenne informacje, które otrzymałem i tak dalej i tak dalej. Teraz czekam na telefon z terminem rozmowy kwalifikacyjnej, podobno może to być nawet za dwa miesiące. Yy, dopytałem czy zobaczył jakieś tam różnice na części komputerowej, ponieważ mam sygnały, że niewiele się zmienia, poza tym, że potrafią się zmienić imiona, zmienić tam jakieś drobne rzeczy w matematyce, ale generalnie sam test, sam multi plus jest jaki jest, prawda, czyli on tam nie pamięta jak było wcześniej, bo nie zdawał po raz pierwszy, ale powiedzmy tablicę Neo, czyli te 240 pytań, kwestionariusz osobowy wypełnia się ołówkiem lub długopisem, część komputerowa i tutaj wszystko potwierdziło się co na, na tym szkoleniu, jedynie dwa obrazki wydały mi się nowe w zadaniu zapamiętałem, udostępnił szkic. No jeszcze tego szkica nazwijmy to nie, mi nie dał, ale przypuszczam, że jest to kwestia czasu, prawda? Kiedy tam coś udostępni. Jeżeli chcesz ze mną pogadać, to Jestem gotowy, 789 3, 3, 3, 5, prawda? Także nie bądź nieskromny, szczerze mówiąc mi to też trochę ułatwia sprawę, bo gadam o tym, co przez telefon, co ludzie chcą, a nie to, co mi się wydaje, że chcą. Niestety człowiek ma tą klątwę wiedzy, że Czasami wie za dużo i chciałby sięgnąć po jakieś tam y, tematy bardzo zaawansowane, a, a czasami Ciebie interesuje jakaś tam y, najprostsza, że tak powiem, rzecz, prawda? Także cześć tutaj Rafał Vlog. cześć Marcin, Roki, Roki, właśnie ciekawe, Rafał, jak szkoła, prawda? I tutaj z tą szkołą to jest ciekawa sprawa, ponieważ tak naprawdę ja już nie wiem, czy, czy, czy to szkolenie istnieje, czy nie istnieje, prawda? Szkolenie policjantów na odległość, pojawiło się nawet rozporządzenie MSWIA, czyli przypuszczam, że nie dotyczy to tylko zwykłych policjantów, znaczy może inaczej, nie tyle zwykłych, bo każdy policjant jest niezwykły, prawda? Nie dotyczy to tylko tego szkolenia podstawowego, ale również po prostu odbywania szkoleń zawodowych i doskonalenia zawodowego w policji. No, ja tam, jakby to powiedzieć, nie czuję żadnego, o tutaj nawet jest, jest takie wskazanie, prawda, skierowanie na takie szkolenie uzależnione jest od dostępności miejsc szkoleniowych, których liczba w czasie stanu epidemii jest znacznie ograniczona. Tutaj chyba chodzi o to, co można stacjonarnie. Natomiast można będzie pewne rzeczy zrobić zdalnie co pozwoli na jednoczesne odbywanie z szkolenia przez większość, większą liczbę słuchaczy. prawda? Także przypuszczam, że yy, będziecie tutaj panowie przynajmniej ci, którzy się dostali, pierwszymi, którzy doświadczą tego szkolenia i także cieszę się, że możecie trochę przećwiczyć jak to szkolenie wygląda w przypadku moim, prawda, nie sądzę, żeby nagle w policji coś tam wielkiego wymyślono. Także ten pan policjant, nie widzę jego stopnia, coś tam, coś tam na tym komputerku przegląda, prawda, ma tutaj głośniczki, ja mam słuchawki, no i no i można by powiedzieć, że do bo do boju. Zobaczymy, co tam ciekawego na czacie. Yy, druga sprawa, zdał mi relację nieelitarny, zdał bardzo szczerą relację i no, mam wrażenie, że yy, po prostu gość nic nie umiał, prawda? zaczął przygotowywać się dzień wcześniej, coś tam mojego pooglądał, spóźnił się, prawda, z relacji wynika, że tak się ubrał trochę jako borowy, prawda, co tam mu wpadło pod rękę, nie potrafił podpowiedzieć na jakieś ani jedno pytanie, przynajmniej według tego, co ja polecam, prawda, no ale się dostał, prawda, czyli z tego wynika, że Dostać się można, jeżeli ktoś odpowiada na pytanie, no, kiedy Cię ostatnio skrytykowano i on odpowiada, że skrytykowała go, skrytykował go wczoraj ojciec, że zabrał się dopiero po południu do przygotowywania się do testu yy, Multiplus, no to w zasadzie nie wiem co mam o tym powiedzieć no z drugiej strony mógł tylko tym zapunktować, że w ten jakiś pośredni sposób pokazał, że się w ogóle do tego testu nie przygotowywał, prawda? I to było, jak to można by powiedzieć, to widać, słychać i czuć. Czy będzie dobrym policjantem? No kiedyś taką osobą to mógł być tylko plecak, nie tyle dobrym policjantem, co, co, co odpowiadając w tak naiwny sposób na te pytania. Teraz z tego co widać może być każdy, mówię każdy w cudzysłowiu, no i taka to smutna sprawa. Przez przypadek zasięgnąłem opinii policjanta, który przyszedł do mnie jako osoba chora, już jest koło miesiąca na zwolnieniu lekarskim no i powiem szczerze, że jest takie małe wkurwienie sytuacją związaną z tymi wszystkimi protestami związaną z tymi wszystkimi marszami bo nie wiedziałem, że powiedzmy prywatne domy w Warszawie, tam na Żoliborzu czy gdzieś indziej to nie są tylko zabezpieczane przez jakiś policjantów warszawskich czy z województwa mazowieckiego, no ale ci z Wrocławia, ci z Dolnego Śląska także muszą się tam czasem przejechać i dołączyć do tych 80 czy tam ilu radiowozów, które tam stoją, prawda, czy samochodów policyjnych. No i to taka w zasadzie nie wiadomo co to jest za robota, prawda, bo domek prywatny Pilnować trzeba, a jeszcze można dostać centralną zjobkę, jeżeli coś tam się nie daj Boże wydarzy, ktoś tam powiesi jakiś wieszak ze strajku kobiet na płocie, czy pewnie pamiętacie z jakiegoś mojego poprzedniego hangoutu, że tam byli jacyś performersi przebrani za milicjantów i 13 grudnia coś tam przyszli popajacować. Nie wiadomo, czy się śmiać, czy płakać, co z tymi ludźmi robić, prawda. No i tyle, tyle mogę powiedzieć. Także, jeżeli chcesz zadzwonić, to 789 273 335 no, przelecę teraz czata, trochę pytań z czata. No, i myślę, że powoli będziemy kończyć, jeżeli nie będzie oczywiście jakiejś sensownej ilości pytań na czacie. Już momencik, tylko. Kamil, pytanie od osób z naboru. Wiadomo, coś na temat, kiedy mniej więcej idziemy do szkoły, bo słyszałem, że maj jest najbardziej prawdopodobny. Myślę, że Kamil, myślę, że zrobią jakąś formę też szkolenia online, przynajmniej tych przedmiotów, które można się nauczyć online, ponieważ no można powiedzmy przekazać taką wiedzę teoretyczną jak moja, można tam jakieś zadanie matematyczne, czy coś w tym stylu, natomiast no, za bardzo nie wiem, w jaki sposób online można yy przekazać yy, na przykład sztuki walki, czy w moim przypadku na przykład pierwszą pomoc, prawda? No jeżeli masz się uczyć zatamowania krwotoku, czy tam noszenia gościa na noszach, no to, to, to, to, to nie zrobisz tego online, żebyś się zesrał, prawda? No chyba, że ktoś jest tutaj mądrzejszy ode mnie i jakoś to zrobi rzeczywiście fajnie, wirtualnie, prawda? Cześć Cezary, cześć Paweł, Łusia, panie Darku, czy aparat na zęby jest przeszkodą u stomatologa? No nie, wydaje mi się, że, że nie. Z dwóch powodów. Po pierwsze, jeżeli ci taki aparat założono, to to masz, masz zęby poleczone, bo, bo nie zakłada się tego na zęby, które dopiero są w trakcie leczenia. Po drugie, to nie są już czasy, że taki aparat y, y, robił jakąś sensację, rewelację. No mogę tylko ci powiedzieć, że w 1990 bodajże 5 roku moja rodzona siostra założyła sobie taki aparat na zęby stały, jako jeden z pierwszych aparatów, no nie powiem, że w Polsce, ale powiedzmy w rodzinie mojej, na swoje własne wesele, no była to tam jakaś sensacja, nosiła to ponad rok, no ale zęby sobie wyprostowała i ładnie wyglądają, prawda. Natomiast w tej chwili to Wydaje mi się, że to jest jakaś tam, no nie tyle nawet zabieg, jakiś tam bardzo leczniczy czy coś, tylko to jest bardziej zabieg kosmetyczny, prawda? Także nie robiłbym tutaj jakiejś wielkiej tragedii z aparatów na zęby, prawda? To tylko świadczy o tym, że dbasz o siebie i dbasz o higienę jamy ustnej, i, nie wiem, dbasz o swój wygląd zewnętrzny, jakieś dobre samopoczucie, prawda? Um. Tutaj dobre pytanie, czy jest w ogóle stomatolog, bo ja go nie miałem. Raz, raz jest ten stomatolog, raz, nie, raz go nie ma, prawda? Teraz w czasie covid a to nawet może go nie być. Hubert M., dzień dobry panie Darku. Mam pytanie. Mam już całą biegówkę zrobioną we Wrocku, ale w dokumentacji medycznej 5 lat do lekarza rodzinnego mam zapytanie: skierowanie od laryngo, do alergologa. Czy to może być problem? No jeżeli się dopierdolą do tego alergologa, to będziesz musiał poszukać drugiego alergologa, który ci wypisze jakieś zaświadczenie, że no ta twoja alergia nie upośledza ustroju i możesz funkcjonować, ale, ale mówię w czasach, kiedy to był problem, to właśnie tak wybrnął jeden z elitarnych, że przyniósł dobre zaświadczenie alergologiczne, że to tam tylko było srutu, tutu, no można ściemniać, że nie poszedłeś do żadnego alergologa, bo tylko ci się wydawało, że tam to jest alergia czy coś w tym stylu, no ale jeżeli cię przycisną, to być może trzeba by przynieść papiery od tego alergologa, prawda? I tu jest problem, bo czasami mnie pytacie, czy, czy przyznawać się do czegoś, czy nie przyznawać. No wszystko też zależy od tego, czy, powiedzmy, jest jakiś lat, powiedzmy, w dokumentacji lekarza rodzinnego, prawda. Lecimy, lecimy dalej z koksem. Kacper, witam, czy studia wyższe cywilne dają możliwość awansu w późniejszym czasie do korpusów oficerów? Znaczy, no studia są tutaj warunkiem wyjściowym, ale, ale generalnie to musisz skończyć szkołę oficerską, prawda? Pawełciu, Katowice zawieszona do odwołania przez COVID. Yy, także dobrze, tu Łukasz Hetman odpowiedział Kacprowi. to jest warunek zostania oficerem, ale nie jest to wcale takie pewne. Elos bez wyższej szkoły, maksymalny awans, sierżant sztabowy starszy. No i tyle. Kamil, teraz się szkolą w trybie skoszarowanym, czyli siedzisz dwa i pół miesiąca na szkółce, prawda? No, no Dokładnie ci Kamil nie powiem, ale na pewno skrócili to do dwóch i pół miesiąca. Piotr, witam panie Darku, MS zdany w grudniu 2000 w Łodzi, dziękuję za pomoc, obejrzałem większość pana filmów, bardzo mi Pan pomógł I dziękuję, jak tak mi kurde tego, to muszę, muszę, momencik, trochę się pochwalę, tylko patrzę tutaj, jak to wrzucić tutaj, jeszcze coś ciekawego, tak żeby, żeby przynajmniej ciekawsze rzeczy, ciekawsze rzeczy z czata, prawda, o może zrobimy coś takiego, Kurde, jeszcze spróbuję. Momencik, dajcie mi szansę, to może mi się uda, uda, uda tylko dać samego czata do screenu, żeby było wiadomo, na, na, na jakim etapie, kurde, coś mi się pierdoli, że tak powiem. Sekund pięć, jak mi się uda, to mi się uda, jak mi się nie uda, to mi się nie uda, powinienem to zrobić wcześniej. O. o! Może tutaj w tej chwili. Tutaj. Tutaj czat. O. Tutaj będzie widać, co ja, co ja lecę na czacie, prawda? Także tutaj dzięki Ci za, Piotrek, za jakieś komplementy aczkolwiek zaczynam, zaczynam, mieć wątpliwości o tyle, że naprawdę y, można się dostać tylko na podstawie szkoleń darmowych. No ty się tak dostałeś i nie trzeba tam inwestować w jakieś tam moje wielkie materiały. Y, DT, jak się, jak sprawdzić ilość wolnych wakatów na danej komendzie i czy to jest problem, jeżeli chce się dostać do komendy znajdującej się ode mnie 500 kilometrów? No wydaje mi się, że nie, właśnie tym, jeżeli chcesz nawet do jakiejś innej komendy, to 500 kilometrów, to rozumiem, że to jest jakaś inna część Polski, czyli musiałbyś podejść do tej komendy, która no jest w tej części Polski, gdzie jest komenda docelowa, prawda. Im, im, Im komenda na większym zadupiu, to tym mi się wydaje, że masz większą szansę, żeby się tam dostać, a jeżeli tam, powiedzmy, są jakieś wakaty, dogadasz się z jakimś miejscowym komendantem, to, no to tym bardziej, prawda. No muszę powiedzieć, że moi elitarni wymiękali tylko dlatego, że no musiał dojeżdżać powiedzmy 100 kilometrów, chociaż komendę miał tam jakąś pod nosem i, no i po prostu rezygnował, pomimo, że zainwestował to miał w dupie i się nie godził, że tak powiem odchodził z policji, prawda? Witam Panie Darko, oglądałem wczoraj na, na Instagramie relacje z Policji, tematyka to rekrutacja, jak się dostać, naprawdę są takie braki. Z filmu wyglądało, że biorą każdego. Na pewno jest dużo łatwiej niż kiedyś, ale także każdego to nie. Tak powiedzmy prawie każdego, ale, ale, ale nie każdego. To aż tak dobrze nie ma, natomiast mówię, jeżeli policja jest twoją pasją, zdajesz sobie sprawę, co będziesz robił przez najbliższy czas, a przede wszystkim zdajesz sobie sprawę z tego, że przez najbliższy czas będziesz zapierdalał przy, różne, przy, zabez, przy różnych zabezpieczeniach. No, wiesz dobrze, że podpisano, pani magister Przyłębska podpisała ten, ten jakiś tam E, akt prawny, który e, delegalizuje całkowicie aborcję i zadyma w e, sprawie tych w sprawie tych e, że tak powiem, marszów będzie, prawda? Wprawdzie pan prezydent tutaj, powiedzmy, mówi, w policji jest fajnie, znaczy policja jest profesjonalna, nikogo jeszcze żeśmy tam nie zabili i tak dalej, trochę nieformalne stwierdzenie, no ale wyobraźcie sobie, idą sobie takie marsze, idą, idą, idą i nagle no, coś się stanie, że jednak kurde, jakaś tam kobiecina zostanie zabita, no nie powiem, że tam życzę to komukolwiek, ale przy milionach ludzi wszystko jest możliwe, prawda? Może na nie tyle zabita, co umrze, no potknie się, rozwali łeb, prawda? No i, i, i nagle to może być jakimś tam zarzewiem gorszych protestów, prawda? Tak jak sprawa tam Igora, czy tam jakiegoś innego tam innych tam niechcący postrzelonych przez policjantów i, i nagle się może sprawa zrobić naprawdę polityczna, prawda? Tommy, Tommy Jones, kolega z Rzeszowa, jakaś policyjna rodzina, czy na ludzie bez pleców też mają, czy ludzie bez pleców też mają szansę. W tej chwili to już każdy ma szansę z wyjątkiem kobiet w Katowicach, które nie przechodzą na komisji, przepraszam, na rozmowie kwalifikacyjnej. Mateusz Borkowski, miałem te WOTSF, jutro ma multi Łódź. No multi Łódź jest specyficzna, to, to, tutaj kurde moż, można nie przejść. Kamilor, panie Darku minus pół i 05 pół wady wzroku to dużo do policji. To jest gówniana wada, także nie, nie sraj ogniem tutaj Kamilor. Braki są, nie podlega to żadnej dyskusji. Rafał Vlog. no ty Rafał jesteś w lepszej, w lepszej sytuacji, bo już jesteś policjantem. Co do szkolenia, panie Darku, to uważam, że te pandemiczne nabory będą trochę niedouczone. Z racji na krótki okres szkolenia nic nie zastąpi tych siedmiu miesięcy, co było przed covid -em. No. Wydaje mi się, że te 7 miesięcy to był dobry taki początek do, do wszystkiego, prawda? Bo i tak się dopiero w życiu spotykasz z różnymi dziwnymi sytuacjami. Jeżeli jesteś dobrym, dobrym policjantem, prawda? Czy chcesz być dobrym policjantem, to musisz się uczyć na własnych błędach coś tam dupę na czymś zmoczysz, to nie będziesz tam, że tak powiem, rzucał zabawki, zwalniał się z policji, tylko przemyślał, przemyślałbym w jaki sposób, co mam zrobić, żeby, no, żeby było lepiej, prawda, żeby następnym razem ten bandzior, czy ktokolwiek, no, nie zrobił mi takiej niespodzianki, że, że, że stało się to, czy siam to czy o wam to, prawda? Także tak bym to, tak bym to widział. Natomiast 2,5 pół miesiąca to jest chyba tylko liźnięcie, liźnięcie tego policyjnego rzemiosła, prawda? Kamil, El, każdego to może nie biorą, ale teraz jest najlepszy okres, aby dostać się do służby w policji. Jest naprawdę bardzo dobry okres, tylko mówię, musisz sobie zdawać, że jako młody będziesz wykorzystywany niemiłosiernie do różnych zabezpieczeń. I jest taka iskierka nadziei, ponieważ tutaj pan Jankowski prawda, robi taką rzecz, że po pierwsze, Mm. Chodzi tutaj o powiązanie budżetu ze składnikiem PKB, ale co, co innego, wprowadzenie kadencyjności stanowiska komendanta głównego yy, policji. Yy, yy, yy, yy. I ma to sens, ponieważ taka kadencyjność to nagle powoduje to, że no nie ma, że zmienia się ekipa polityczna i i nagle powiedzmy 17 czy 16 komendantów wojewódzkich się zmienia, ponieważ no, są jacyś inni lepsi, prawda, inni lepsi, którzy by byli dobrzy, że tak powiem, dla danej władzy. No i, i to, ma, to, mam, to mam powiedzmy do powiedzenia, czyli ta, ta kadencyjność Komendanta Głównego Policji, no to byłaby po prostu rewelacyjna. Także zmienia się władza, a mimo wszystko zostaje Komendant Policji z jakiejś tam powiedzmy nawet innej ekipy. Znaczy wiadomo, że takiego Komendanta też można wykurzyć jak się bardzo zechce, ale przynajmniej, no tak było z, pa, z panem Wojtunikiem, prawda, który został i, i się okazało, że można go było wykurzyć, akurat nie to nie był, nie był policjant, tylko tam był inny, ale, ale jakaś iskierka nadziei jest, prawda. Elos na szkółce w 2,5 miesiąca, Da się ogarnąć to wszystko, co ludzie mieli w pół roku? Czy spora część jest pomijana? No, Elo, sam sobie odpowiedziałeś na własne pytanie. Spora część na pewno jest pominięta. Tommy Jones wada z roku podobno do 3,5 przechodzi. Do, norma jest do 4, ale 3,5 przechodziło. 3,5 też przechodzi. Gracjan, witam panie Dalko, oglądałem pana filmik, w którym poruszana była kwestia niedosłuchu wysokich tonów. Czy można by bardziej poruszyć tę kwestię? Czy mógłbym zadzwonić w tej sprawie? No zadzwonić to nie za bardzo, bo to musiałbym zobaczyć audio, a, a twój audiogram, prawda. Natomiast no zależy jaka jest przyczyna te, tego ubytku słuchu, prawda. Czy, czy byłeś w wojsku, rzucałeś granatami i coś tam się stało, czy... Jakieś inne rzeczy, no. każda sprawa jest traktowana indywidualnie, Przepraszam, indywidualnie, prawda? Czy ciężko jest do Bydgoszczy się dostać? Nigdzie w tej chwili nie jest ciężko po Rzeszowem. Piotrce, panie Darku, znam osoby, które po kilku latach teraz się właśnie dostały. Muszę powiedzieć wam o jednym moim elitarnym, który rok temu się nie dostał po moim szkoleniu, bo zrobił zbyt idealnie. Teraz zrobił trochę. Yy, przygrał głupa, zrobił gorzej i się dostał, prawda? Ta sama psycholog, ta sama komenda. No i sam nie wiem o czym, co, co, mam, co mam o tym sądzić. Nawet czasami mam wrażenie, że zbyt intensywne szkolenie szkodzi, prawda, czyli warto zrobić tak na zasadzie, no żeby było w miarę dobrze, nie za bardzo się przykładać nawet do tego mojego, mojego szkolenia, prawda. Zaczynam mieć mieszane uczucia. Łukasz Górecki, panie Darku, mam pytanie, ciśnienie 140 na 90 z dostępem do kaptoprilu, waga 90 kg, 104 w pasie, ciążowy brzuszek będą jakieś problemy. Łukasz, na jakim etapie jesteś? Ciśnienie jest zdecydowanie za wysokie. Trzeba by trochę obniżyć. No i sprawdź, czy nie masz BMI powyżej 30, bo się przypier dolą. Prawda? Czyli tutaj jak Blesci napisał zależy od komisji, w Kielcach patrzą na BMI przy mnie jeden gość nie przeszedł. Jak będziesz no, wyglądał źle, kurde, to, to, to nie przejdziesz. Piotr, tutaj ja miałem 135 na 85, później 140 na 80, wszystko przeszło. No przeszło, bo było ciągle w normie. Dawid Brzeski na filmie z Insta Policji mówili, że już nawet z tatuażami biorą. No, no biorą z tatuażami, no zależy jeszcze jaki to tatuaż, prawda? Yy, witam Panie Darku, Damian tutaj. Yy, dawno mnie tu nie było, czy nadal jest SMS, czy się coś zmieniło. Jest tak zwany multi plus, czyli tutaj jak, jak mój elitarny yy, że tak powiem napisał jest tak zwany testneo, jest kwestionariusz osobowy, tablice to są tablice Ravena, część komputerowa, no i tyle, prawda. Także Multiplus, ale nie ma w tej chwili PZP. Bardzo rzadko się na PZP przypierdalają. W zasadzie często tak jest, że PZP to jest dwie minuty rozmowy, no ludzie mnie proszą, no przeszkod mnie pan jeszcze do PZP, a tu kurwa nie ma co tam szkolić, prawda. Przynajmniej po niektórych. Komen. Da, także ta, taka, taka ciekawa sytuacja. Lila Szpila. Dobry wieczór. ABO złożona pod koniec listopada. Czy zostanę jakoś poinformowana o tym, że sprawdzili ABO? Pewnie tak. Um, już momencik. Panie Darku, co uważa pan na temat studiów oficerskich w Szczytnie? Kamil, czy tu chodzi ci o te cywilne studia, czy o, o, o jakieś tam policyjne? Dobra. Czy ciężko dostać się do policji na Podkarpaciu? No Podkarpacie zawsze było ciężkie. Podkarpacie, Małopolska trochę łatwiej, ale generalnie generalnie jest tam tam jest się ciężko dostać. Jakoś zawsze kurde było ciężko. Tomek Kubica niby biorą wszystkich, a ludzi z dobrymi wynikami uwalają w kato na rozmowie. Znowu 6 miesięcy czekania na po powtórne podejście. No właśnie tu się z tym kato zrobił problem, ponieważ jak już zaczęło multi select, multi plus być jakieś takie w miarę rozsądne, to to zaczęli regulować to wszystko rozmową kwalifikacyjną i nie tylko kobiety, które są tam uwalane z automatu, ale facetów też zaczęli uwalać. I, I zacząłem spotykać sytuację, mam parę relacji, że jakieś 29 punktów, czy jakieś tam i po prostu taka poniżająca punktacja, żebyś te pół roku miał, przesiedział, że tak powiem, w zamrażarce w sandboxie, prawda, czy w buforze. Eee, Pawlo Modzel, orientuje się pan, czy testy psychologiczne w S.O.P. są podobne do policyjnych, no wszystkie testy są do siebie podobne, prawda. Także no ja tutaj jakoś jakby to powiedzieć, no dla mnie one są wszystkie, że tak powiem na jedno kopyto, ale to Jestem gościem, który nam zobaczył jakieś 50 testów, mniej więcej się zorientował o co chodzi i mam tą klątwę wiedzy, prawda. Natomiast yy, no nie są identyczne, chyba że się trafi coś tam identycznego. Marcin, z tego co wiem, to akurat nie na Podkarpaciu ciężko sam jestem w trakcie rekrutacji, jest punktowy 106, 158 punktów. Chyba po, po, po poniżej 160 nie biorą na komisję. Elos, jak ktoś nie zna multiego od nowa, to czy trzeba zdawać TSF i TWP, czy już zaliczone? Jest tam chyba, kurczę, wydaj, nie, wydaje mi się, że od nowa od nowa, prawda, bo, bo, bo masz karencję na multi 10 miesięcy, możesz podchodzić po 12, czyli nie wiem, czy, czy test, test wiedzy o policji i TSF jest ważny aż tak długo. ELOS, po szkole policji wysyłają na adaptację, ile ona trwa i gdzie mogą nas wysłać? Dobre pytanie. Y Paweł Nowak, witam Panie Darku, jakiś czas temu mój kolega na szkole w Legionowie mówił, że egzaminy wszyscy zaliczają i luz, powiedzieli, że prawdziwej roboty nauczą się na ulicy, no, no Paweł, no tak jest kurde, ja e, skończyłem szkołę, miałem łeb nawalony jakimiś tam teoriami medycznymi, a zacząłem pracować na oddziale jako stażysta, zacząłem pracować w Pogotowiu, wtedy stażystom było wolno, to po prostu w wolnym czasie jechałem do jakiegoś przypadku, czy tam brałem książkę i się doszkalałem, prawda, badałem tego pacjenta. Powiem szczerze, że, że trochę żałuję tych czasów. Jakby to powiedzieć, to se, to, to, to, to se nevrati, prawda ale no jakiejś takiej totalnej psychologii też nie powinni stosować i przynajmniej dać jakieś takie wskazówki, czego tam, na co zwracać uwagę, prawda? Elos, a tam w tej Warszawie opłacają jakieś mieszkanie, czy coś trzeba ze swojego kombinować. Warszawa jest, jest ciężka dla Polu. Jest jakiś tam dodatek stołeczny, parę groszy, ale to jest naprawdę tak zwane Parę groszy. Dodatek mieszkaniowy masz po trzech latach. Pablo Model. Z tego co wiem, mieszkają na terenie jednostki w budynkach kompanii. No ta taka jest możliwa sytuacja. Adam C, czy podczas dwu i pół miesięcznego skoszarowania w szkółce możliwe jest otrzymanie przepustki w weekend? No przepustki zawsze dawali, prawda? Kaja Misia, Basia Godek. E, czemu w moim mieście policji w ogóle nie widać na ulicach? Czasami zastanawiam się, czy ona właściwie jest. No, nie ma jej w twoim mieście, ponieważ w tej chwili pilnują pewnej dzielnicy w Warszawie. To, to co się dziwisz? No. A być może jest e, być może to miasto jest jakieś takie spokojne, że tam w ogóle policji nie trzeba, prawda, no i tyle. Przestępczość jest niska. Chociaż ostatnio niewiarygodna sprawa na moim bardzo spokojnym osiedlu, jakiś typ z bronią napad na sklep monopolowy, 24-godzinny, są takie sklepy z czeskim piwem Toma i po prostu niewiarygodne, że doszło to na taką wieś na przedmieścia Wrocławia, że napady z bronią do sklepu spożywczego lub z tak zwanym przedmiotem przypominającym na broń. Jakie są testy psycho dla terrorystów? Przypuszczam, że podobne do podobne do tych, co na PZ, kiedyś były na PZP. Patyczek Polska, jestem już po Komisji Lekarskiej, czekam na telefon, jak zadzwonią do mnie z innej jednostki, niż bym chciał przyjmować, czy czekać na kolejne propozycje. Nie wiem, patyczek, to musisz sam zadecydować. Musisz jedno wiedzieć, że jak przyjmiesz gówno, to tam będziesz siedział do końca życia i jeden dzień dłużej, prawda? Paweł Nowak, ale słyszałem, że adaptacja teraz nie trwa trzy miesiące, tylko sześć. Nie wiem, ile w tym prawdy. Ja czekam na luty w Świętokrzyskim trzeci nabór. Jeżeli się nie uda, to przeniosę się do Radomia. Powodzenia, Paweł, AK jeżeli pójdziecie na studia do, już momencik, jeżeli pójdziecie na studia do Wyższej Szkoły Policji, to macie 10 miesięcy kursu podstawowego, pierwszy rok studiów, ale tylko dla kandydatów, o ile w ogóle, że w ogóle otworzą nowy rok akademicki. Dzięki tutaj AK za AK 47, prawda? Za jakąś informację, Kamil w skoszarowanym trybie, masz jedynie cztery dni wolnego, resztę siedzisz na szkółce ze względu na bezpieczeństwo. Wyjaśniła się sprawa przepustek. Marek, Marek, witam, czy ma sens podchodzić do naboru? Cztery razy w Katowicach, pierwszy raz startowałem jako szczyl po szkole, drugi raz startowałem i skończyło się na wywiadzie zorganizowanym, trzeci raz na MS. No, wiesz, no, no nie będę tutaj yy, Marek dzisiaj robił Marek, Marek, kryptoreklamy, że yy, no warto by pomyśleć nad jakimiś płatnymi materiałami, które by cię pozwoliły na, przerzucić na wyższy poziom. No i tyle ci mam do powiedzenia, ale to dzisiaj nie jest hangout sprzedażowy, także niewiele ci pomogę. Marek Skorupa, Kończę ósmą klasę i myślę nad wybraniem się do liceum mundurowym, kierunek policyjny, jestem z podlaskiego, szkoła znajduje się w Białymstoku, jakieś rady. Mateusz, szkoła policyjna, czyli liceum o charakterze mundurowym nie oznacza automatycznego dostania się do policji, czyli jeżeli to liceum stwarza też jakieś warunki do pójścia na zwykłe studia, to bym brał. A za trzy lata czy za cztery, to tam ci się może pięć razy zmienić. Także weź takie liceum, które nie tylko ograniczy cię do policji, ale również da ci jakieś tam szanse na inne kierunki. Tommy Jones... Tommy Lee Jones, to jak mówią najlepiej roboty, nauczysz się robiąc robotę. No. Praktyka czyni mistrza, prawda, perfect, practice make per, makes perfect. Katalończyk, szkoda czasu, do Mateusza lepiej iść do zwykłego liceum, coś zaczerpnąć z wiedzy ogólnej. Na pewno po liceum mundurowym masz parę, parę punktów, które mogą się tam przydać. Marek Marek, nie powiedzieli, tylko zawołali po rozmowie, powiedzieli, że brakło mi punktu czy procenta z jakiejś jej skali i podziękowali. Czyli byli grzeczni ci tam pierdolnęli coś tam trzy po trzy i na tym się skończyło. Real light, złożyłem dokumenty i czekam już cztery miesiące, podobno są wakaty w mojej komendzie. Jak sądzisz, kiedy się odezwą plus minus? No, tego to nikt real life nie wie, bo to jest po prostu policyjne real life, prawda? Eee, co to za stream? Bo mi się wyświetlił witam w ogóle, prawda? Piomeo. Hm. No dobra, Piomeo, przynajmniej coś wesołego tutaj zrobiłeś miły przerywnik. Yy, Tomek Kubica, nie uwalili też 14 stycznia w Kato, choć miałem już w ul punktów zajebiste wyniki, próbuję za 6 miesięcy na nowo. No tak czasem jest, kurde. Yy, Pablo Modzel, witam, Orientuje się pan, czy testy psychologiczne do policji są podobne do tych SOP? No, no, no, no podobne są. Yy, tutaj muszę wyjaśnić jedną sprawę. Testy policyjne to nie są jakieś cudowne testy, które policja sama sobie tam wymyśliła, że tak powiem, tylko to są kompilacje różnych testów, które są powszechnie dostępne. No i są do, są zrobione na jedno kopyto, no czyli przykładowo w, w każdym takim teście masz jakieś proste zadania matematyczne, prawda? Tyle, że na MultiPlusie będzie to na przykład zadanie z obliczeniem powierzchni dywanu, prawda? Czy tam jest takie twierdzenie z Pitagorasa, że żbiki poszły tędy, drugie zuchy poszły tam tamtędy i obli oblicz tam coś tam, prawda, no, a w tym SOPie może być jakieś inne zadanie, prawda, no nie wiem. Oblicz tam odległość od sklepu do sklepu, czy coś innego. Ale generalnie jest wszystko na jedno kopyto. Gracjan, panie Darku, ten niedosłuch to właśnie sprawa związana z wojskiem, dokładnie przestrzelania bez ochronników, jest on jednostronny. No kurde. No jest problem, Gracjan. Elos, w dokumentach, które składamy do rekrutacji, wrócę do tego niedosłuchu. Niestety często ludzie przechodzący z wojska do policji kozakują w czasie służby. Są strzelania prawda, z różnych tam, nie wiem, jak w tej chwili karabinki są, kiedyś to były KBKAK, teraz są jakieś groty, czy tam inne, czy beryle, czy pistolety. Natomiast jak nie założysz nausznika, ochronnika słuchu, rzucasz sobie granatem, to często jest tak zwany uraz akustyczny i potem niedosłuch na wysokich tonach i może to zdyskwalifikować. Elos w dokumentach, które składamy do rekrutacji mamy trzy komendy, w których chcieliśmy służyć. Po zdaniu wszystkiego warto poczekać na miejsce w docelowej jednostce, czy brać co dają? Dobre pytanie. Jakub Kajdan. Dzień dobry, czy te sprawności fizycznej bez przygotowania specjalnego przejdzie każdy zakładając, że się jest osobą aktywną? No nie wiem, jeżeli Jakub, chcesz poważnie potraktować sprawę, to bym przynajmniej gdzieś tam wykupił dwie godziny, sp sprawdził się jaki masz wynik i tyle. No. Powiedzmy, no ja jestem aktywny w ten sposób, że Zrobię dziennie 500 kroków. Parę razy tam pierdolne pilotem na telewizorze, posiedzę na hangoucie, poleżę na łóżku przy laptopie i to jest taka moja aktywność, prawda? Zależy, co uważasz za osobę aktywną. Mateusz, czy w policji można pić wódkę przez, w radiowozie? No, w tej chwili małpki i coca-cola tak podrożały, że przypuszczam, że policjanta nie stać na takie frykasy. Adam C. To niedobrze, bo z moich wyliczeń mogę być na szkółce w czasie, kiedy wypada mi ślub. Jestem ciekawy, jak to pogodzić. Czy w tym przypadku jest przepustka bez gadania, czy przekładać szkółkę na potem. To może, może ślub przełóż na potem. Adam C. W żłoby dano, prawda? Elosta, o polskim, ponoć łatwo jest. Przy składaniu dokumentów da się znać, gdzie chcemy mieć etapy rekrutacji, prawda? Yy, Paweł Stanek, Cholesterol 178 z roku. Minus 1,5, jedno i drugie przejście. No, no, Paweł, masz gówniany cholesterol, znaczy gówniany w sumie niski, no to co się czepiasz, nie szukaj H do dupy, prawda? Napisz się wódki w radiowozie, tak jak kolega proponował, i ci przejdzie. Sebastian Kaczewski, witam serdecznie. Jak wygląda rekrutacja w Krakowie? Czy będzie nabór do elitarnych? Nie wiem. Nie wiem, czy będzie, bo zaczynam mieć wątpliwości co do, do moich szkoleń. Yy, z jednej strony ludzie się dostają, ale z drugiej strony obserwacje są takie, że yy, niektórzy mówią, że warto pogorszyć te moje wyniki, żeby wyglądać nad, na zwykłego takiego prawdziwka, i wtedy się łatwiej jest dostać, prawda? <śmiech> Paweł Nowak, adaptacja Gdańsk, lub Warszawa, Loteria. Krzysiek S, w Łodzi próbowałem trzy razy i ani razu nie udało mi się zdać, nie wiem czy jest, czy jestem jakiś lewy, czy Łódź jest taka, prawda? Wiesz co, Krzysiek S, może być, może mogą być dwie rzeczy. Łódź jest na pewno lewa, no jeżeli nie daj Boże poszedłeś na tata wariata, no to efekt jest jaki, jaki jest, prawda? efekt jest, jaki jest. Łódź jest po prostu po mojemu deko popierdolona, no ale no co, co mam powiedzieć, no nie, nie będę już tu wszystkich straszył, bo, bo yy, naprawdę starają się w tej Łodzi o tyle, że yy, jest nawet taka strona na Facebooku, zostań łódzkim policjantem i oni Naprawdę się starają, żeby, żeby się, ludzie, żeby się ludzie, dostali, prawda, na na multi, po prostu dalej, komuna. O, Wajszka, 30 lat, stan fizyczny dobry, wykształcenie średnie, chcę aplikować do Gorzowa, jakie według pana mam szanse? No w tej chwili każdy ma Wajszka szansę, także Ludzi brakuje, no to dlaczego, jeżeli nie jesteś jakiś tam quasi-modo, to czemu miałbyś się nie dostać, prawda? Konrad, w Rzeszowie nigdy nie było łatwo, mam 48 punktów, wciąż mało. No niestety, niestety to jest Rzeszów, to jest nasz kochany Rzeszów. To jest nasz kochany Rzeszów. Paweł, Paweł Nowak, dodatek styczny, stołeczny, 500 zł brutto. 500 zł, to se w tej chwili w dupę można wsadzić, to jest po prostu jakiś, nie wiem, śmiech na sali, prawda? To jest naprawdę ochłap niestarczający na nic i taka jest moja opinia o tym 500 zł, prawda? Szymon, na czym polega dokładnie ankieta bezpieczeństwa osobowego? No niech opowie ktoś tutaj z policjantów. Tomek Kubica sprawdzają, czy nie byłeś karany itp. Bartłomiej czy kilkuletnia służba w policji będzie zaletą przy rekrutacji do innych służb, na przykład na PSP? No pewnie, że będzie, ale jeżeli idziesz do policji z takim nastawieniem, że po paru latach odejdziesz, to według mnie to jest bez sensu, no. Chyba, że poszedłeś do policji, Bartek, i okazało się, że to jest jakaś twoja życiowa pomyłka, ale zdaj sobie sprawę, że inne służby też nie są lepsze, prawda? Według mnie to, to po prostu wszędzie jest chujoza i tyle. Um, Paweł, mi dziś mówili, że bardzo długo się teraz czeka na zatwierdzenie ankiety bezpieczeństwa narodowego. No, policja ma inną robotę, niż tylko latanie za twoją ankietą bezpieczeństwa. Pablo Street dobry wieczór, dwa tygodnie temu miałem MS, jak na razie brak telefonu, czy dzwonić do KWP to dobry pomysł. Dobry pomysł, bo po dwóch tygodniach już warto wiedzieć, na czym stoisz. Aczkolwiek nie wróży ci to dobrze. Gdzie lepiej składać dokumenty, Kielce czy Warszawa? No, tam, gdzie docelowo byś chciał pracować. Tomek Kubica. Panie Darku, czy u Pana można się doszkolić z, do z wywiadu zorganizowanego? Nie, wywiad zorganizowany to jest u mnie przy okazji. Yy, robię takie hangouty, ale już wewnętrzne, z komendantem policji i to nie jest, jakby to powiedzieć, dlatego się nazywa multiguru, a nie TWOP guru, prawda? To nie jest moja działka. Aczkolwiek to przygotowanie do psychologa często wystarcza, żeby się, że tak powiem, przejść wywiad. Ale, ale mówię, to nie jest to, co, co, co, z czego ja szkolę, prawda? Paweł w Kielcach, lajtowo, teraz Komisja Lekarska i tak dalej, i tak dalej. Dawid Kolak, jeśli pierwszy raz próbowałem rekrutacji i mi się udało, odpadłem na teście psychologicznym, można jakoś sprawdzić, co mi poszło na nim nie tak. Nie, znaczy, oficjalnie nie możesz niczego sprawdzić. Na policji oczywiście. Yy, yy, yy, dobra. Yy, Wasilii Wodzislanow, czy facet, który pracował 10 lat na produkcji karmy, może przystąpić do policji? Jak będą się na mnie patrzeć przez pryzmat mojej wykonywanej pracy, czy to ma jakieś znaczenie? No, czy ja nie wiem, co jest złego w produkcji karmy, prawda? Robiłeś, robiłeś, prawda? Szukasz nowych wyzwań i tyle, no. Powiedz, jaka to karma, czy dla psów, czy dla kotów. Taka wiedza się zawsze może do czegoś przydać. Bartłomiej, ostatnio widziałem ciekawy komentarz, że najlepszy plecak w policji to wujek na kierowniczym stanowisku. Ciekawe, ile w tym prawdy. No, tak. Yy. Powiem, Bartek, nie za bardzo kurwa rozumiem o co, gdzie tu jest dowcip. Gdzie tu jest dowcip tego komentarza, prawda? No, Darek Miskiewicz, ja złożyłem papiery od Nowa, Kielce, wszystko zdane było 5 lat temu, ale brakło punktów, mam nadzieję, że się teraz uda. Super, też mam taką Daruś nadzieję, tym bardziej, że jesteś moim imiennikiem, a Darkom się wszystko udaje. Dawid Kolak, jak można poćwiczyć testy psychologiczne, rozmowę kwalifikacyjną. Najlepiej iść do najbliższej komendy i umówić się na wizytę z psychologiem. No, spróbuj daru, spróbuj dalej, prawda? Na pewno przyjmą cię tam z otwartymi rękami, ręcami, prawda? Eee, Bitch You Love Sosa. Próbuję zrozumieć przekaz angielskiego. Bitch You Love Sosa. Na szkółce miałem KBK, AKMS, później Beryl, a jednostki WOD mają karabiny Grot. Czyli te groty, które kurde, są zawodne. Crazy Life Original. Jeśli jest jakieś ważne wydarzenie rodzinne i te na szkółce, to można wyjechać, ale w tym dniu najlepiej wrócić, bo grozi ponowna kwarantanna w terenie, prawda? No dokładnie crazy. W tej chwili jest naprawdę crazy love original. W tym covidzie. Anna Dziedzic. Witam, czy dziewczyna lat 33 po szkole średniej ma szansę dostać się do policji? Na no pewnie, że ma, byle nie do Katowic. Dawid Górny Czyżby jednak sierżant Bagieta miał rację? Znaczy sierżant Bagieta ma zawsze rację, jeżeli nie ma racji, to patrz, punkt pierwszy, prawda? Jeszcze jakbyś Konrad Górny powiedział, w jakiej sprawie ten sierżant miał rację, to może by to coś wniosło do tego czatu. Karol, witam, zawsze interesowała mnie pewna sytuacja, załóżmy, że pije piwo na ławce, w parku podchodzi do mnie policjant i chce mi dać mandat, co w tej sytuacji, gdy zacznę uciekać i mi się uda, co jeżeli nie. Karol, obejrzyj sobie filmy, um, Boże, jak ten się youtuber nazywał, Wardęgi. On już wymyślił takie sytuacje, także także. możesz skomentować pod filmem Wardęgi, prawda? On, on, on to zrobił jako police trainer. Coś w tym stylu, prawda? Darek Miśkiewicz, co do chętnych to ze mną było trzy osoby, także szału nie ma z kandydatami. No nie ma. Kuchnia meksykańska, kobiety w policji to jakiś wymysł, kobieta choćby, nie wiem, jakie miała cudowny gaz pieprzowy przy sobie, to nigdy nie dowali chłopu, 80-180. Ja wiem, kuchnia, żebyś się nie zdziwił. Jakub Jasek, siema Mortko, kurde. Dobra, dałem ci suba i dzwoneczek na twój kanał na YouTubie. Dzięki Jakub, tylko jeszcze powiedz za co, że tak powiem. Awiro, awi mi się wydaje, że już lepiej działać z wojskiem niż z policją. Nie wiem. Nie, byłem Awiro w wojsku, no ja akurat nie byłem synem wojskowego i mi się to wojsko bardziej podobało, ale tylko <tryk> dlatego, że byłem lekarzem wojskowym, a ja wiem czy, czy wojsko lepsze. Jakub Jasek, lubię twoje streamy oglądać na YouTubie, na serio. Co myślisz na temat COVID-19 w Polsce? Znaczy... Co myślę na temat COVID? No ja akurat nie jestem lekarzem, mam takie pragmatyczne podejście do tego. Zaszczepiłem się zaszczepiłem się, niedługo zaszczepiłem całą swoją rodzinę. Oczywiście oprócz 8 miesięcznego synka. No i uważam, że to jest jedyne jakieś rozwiązanie. Natomiast tutaj pytasz mnie dalej, co myślisz na temat pisiora w Polsce. No, cokolwiek bym nie myślał. To walą w chuja i tyle, no ale być może tutaj obrażę innych, inne osoby na czacie, bo ktoś na tego Pisiora zagłosował. Jeżeli nawet nie ty, Jakub, na Pisiora zagłosowałeś, to ktoś z swojej rodziny zagłosował i mają pół miliona głosów więcej, także no niestety ktoś tych ludzi wybrała. są jacy są, prawda? I jakby to powiedzieć, Pułkownik miał kiedyś trzy gwiazdki, prawda? Nie wiem tylko, czy gdzieś pięć gwiazdek ktoś miał na stopniach. Chorąże chyba miał starszych, chorąży sztabowy, chyba tylko cztery gwiazdki, także. Lila Szpila. Ja mam 19 lat policeum wojskowym i nie uwalili mnie, więc do dzieła. Dokładnie Lila. I cieszę się, że, że tutaj dajesz jakiś dobry przykład i tyle, prawda? Łukasz Górecki, a jak jest ABO, jak składałem papiery po raz drugi, to dałem też ten certyfikat poświadczenia, który dostałem podczas poprzedniej próby i pani skarb mi powiedziała, że go skseruje, bo niby jest ważny. No pewnie tak. Tutaj jeszcze raz, co myślę o miłościwie panujących. No nie będę tutaj brzydkich słów mówił na czacie. ELOS. Jak pan ocenia aktualne otwieranie się przedsiębiorców, restauracje, dyskoteki? Wszyscy mają już dosia, biedni policjanci zostają wzywani do akcji i nie mogą nic z tym zrobić. No powiem szczerze, jest kicha, prawda? Mam to szczęście, że moja firma jest przychodnią lekarską i nie zawiesiłem działalności, chociaż takie zakusy, ktoś mi tam proponował, inni lekarze też tam mówili, że zawieszą, ale wyszło co do czego i, i się, że tak powiem, nie zawiesili. I rozumiem tych ludzi, powiedzmy, bo nie każdy ma firmę opartą na jakimś takim modelu biznesowym jak moim, że nie mam już żadnych kredytów, wszystko jest pospłacane, mam jakieś tam zapasy oszczędności w banku, no powiedzmy nawet rok, jakby się nic nie działo, bym przeżył. Ale, ale no jest tutaj dylemat moralny, prawda, że, że rządzący, jakby to powiedzieć, mają w dupie, co w tej chwili te, ci przedsiębiorcy robią, ponieważ wybory są za 3 lata, i, a mają policjantów od tego, żeby ich policja w świetle prawa chroniła. No i... To jest taki dylemat. Nie mam prostego tutaj rozwiązania na tą, na tą sytuację, prawda? A nie lubię się za bardzo pchać w sprawy polityczne. Jakby to powiedzieć... Ja mam tylko jeden głos, natomiast trzech lumpów pod budką z piwem ma trzy głosy, także mogą mnie w każdej chwili przegłosować. Cokolwiek by mądrego nie powiedział. Dominik, mam kilka blizn na ramionach. Jakie są szanse na przejście komisji lekarskiej? Znaczy na ramionach, czy na przedramieniach, czy robiłeś braterkę, czy się pociachałeś, czy co tam z tobą było. Przy okazji przypominam, telefonik do mnie, 6, 789 273 335 można zadzwonić. Dobra, lecimy, lecimy dalej z koksem. Nowy kanał na polskim YouTubie Wardega ma nazwę Watacha Królestwo poleca. Jak ktoś ma ochotę. Znaczy znam wcześniejszego Wardęgę, te, te, teraz wydaje mi się, że pcha się za bardzo sprawy polityczne. E Adrian, czy idąc na szkołę policji, jak już się dostaniemy, to czy wyposażenie dostaniemy od nich, chodzi mi, chodzi mi o cały ubiór, różne książki do nauki. Ubiór tak, książki nie jestem, nie, nie jestem pewien. Książki ewentualnie możesz pożyczyć z biblioteki. Ale, ale u, ubiór tak, no przecież nie będziesz chodził w cywilnych szmatach po... nie będziesz chodził w cywilnych szmatach po koszarach, prawda? Mateusz Radziewicz, to jak ktoś ma epizody depresyjne oraz borderline, może wystąpić do policji. Znaczy przystępować, Mateusz, może każdy, ale oszczędź sobie trudu, bo jak się upierdolą, to tym bardziej wpadniesz w, jakiś, w jakąś depresję, czy coś w tym stylu, prawda? I tutaj gracjan ci Teraz. Gracjan. Czyli nie warto nawet próbować, czy jest szansa na zaliczenie komisji pomimo tego niedosłuchu. Trudno mi powiedzieć, Gracjan. To są sprawy indywidualne, trzeba by zobaczyć audiometr. Czy eee. lekarze. Zys, czy lekarze na komisji lub ci z zobiegłówki będą mieli dostęp do historii medycznej kandydata. No każą sobie przynieść przynajmniej od lekarza rodzinnego. Jeżeli zobaczą coś u tego lekarza rodzinnego, jakieś tam punkty krytyczne, no to mogą zażyczyć sobie dalszej dokumentacji, tak jak kolega pisał tam o alergii. Marcyk po niezdanym MS-ie w Krakowie, jeśli złożę ponownie dokumenty, na przykład do Warszawy, to psycholog będzie miał wgląd do ankiety osobowości z a ja w Krakowie. Nie, nie jestem pewien, czy będzie miał wgląd do ankiety, prawda? Chyba, że, że. No, boję się, Marcyk, że jeżeli o to pytasz, to coś skopciłeś w tej ankiecie, napisałeś jakieś bzdury i teraz chciałbyś to jakoś ukryć, prawda? Baba, bam you mi <totmianie> katalończyk raczej na moim MS dwa miesiące temu nie zdała duża część, teraz czekam na rozmowę kwalifikacyjną jak nie będziesz ciemniać i gadać głupot to raczej zdasz dobra Ym, Wasyl jak nie mówię sprawnie po polsku to czy dostanę się do policji za to, że mam polskie obywatelstwo znaczy, y, Wasyl, Wasili, prawda? Nie chwiluj tejsa, budujesz dobre, prawda? Kurica, nie Ptica, Polsza nie zagranica, masz polskie obywatelstwo. To już jest podstawowy warunek, y, który spełniasz. Y, na pewno znasz dobrze język ukraiński. Co się w obecnej chwili w policji może przydać? Jeżeli, że tak powiem, dobrze się zaprezentujesz, to nie widzę tutaj problemu u Polaka, powiedzmy, pochodzenia ukraińskiego, rosyjskiego, czy jakiegokolwiek innego. Vegas. Czy jeżeli ktoś miał przeprowadzoną sprawę karną, którą umożliwa prokuratura, to można się starać? Jak to jest z tatuażami? No nie, to zależy wega, co, co tam dokładnie na, rozrabiałeś. Mm -hmm, mm -hmm. Łajubuli mi pytanie z logicznego punktu widzenia. Na każdą rozmowę o pracę wymaga się CV. Czy w przypadku policji ta zasada również obowiązuje? Czy po prostu ABO i rozmowa mogą to zastąpić? Aż tak dokładnie nie wiem. Jakub Jasek. Pracowałeś kiedyś w Polsce jako zawodowy policjant. Pytam z ciekawości. Nie, nigdy nie byłem zawodowym policjantem. Byłem zawodowym żołnierzem, nie byłem zawodowym policjantem. Ym, Rafał. I dobrze tutaj odpowiadasz mu. Nigdy nie byłem policjantem, lecz wojskowym lekarzem. Miałem w 88 9 roku szansę dostać się do tak zwanego, do służby zdrowia MSW i założyć mundur milicyjny wtedy. Niestety rozpierducha się zrobiła, komuna padła, no i zostałem w wojsku. No i dobrze zrobiłem, ponieważ za 3-4 lata zlikwidowano służbę zdrowia mundurową, policyjną. Rafał, udało mi się zbić cukier do 80, odebrałem wyniki, chociaż uważam, że na 16 godzin głodówki to zbyt wysoki. Także Rafał, najważniejsze, że sukces, prawda? WdkG, GOK, jaki jest średni wiek kandydatów na szkole? Znaczy, mogę ci tylko jakąś rozpiętość powiedzieć, ale jaki jest średni wiek, nie mam pojęcia. Plaza, jak miałem udzięcie zapalenie stawów, to rozumiem, że mogę dostać zdolny, niezdolny. Jak przejdę operację korekty wzroku, to w pewnym sensie mogą się patrzeć pozytywnie. Plaza, powiem ci, masz tutaj za dużo różnych, kurde, schorzeń, według mnie. I ostatnie pytanie. Dawid Kolak, czy jak poszedłbym do zwykłego psychologa policji i by mi napisał, że się nadaje do policji, to przy rekrutacji, yy, jak to pokaże, nie będę musiał zdawać testu psychologicznego. Wiesz co, przypuszczam, że mają dokładnie ten kwit w dupie, prawda? No ale spróbuj, I, jeżeli ci... Yy, Psycholog policyjny coś takiego napisze, to będziesz pewnie pierwszym przypadkiem, któremu psycholog policyjny coś takiego napisał. Damiano, Italiano, Panie Darku, jakbym z zawodowego żołnierza po pół roku stażu chciał odejść do policji, to też mnie wezmą, jak to pan mawia, jak diabeł duszę. No, to, no wiesz, Damiano, no musisz przejść całą rekrutację, prawda? Musisz przejść całą rekrutację, no, automatycznie to się nie, nie, nie, nie, nie dzieje, natomiast no, na pewno zadadzą ci pytanie dosyć proste, Dlaczego? bo ja tu widzę inny problem, na którym ja bym się zastanowił, nad gościem, który był w mundurze pół roku i spierdolił, dlaczego spierdolił z tego wojska i czy z policji nie spierdoli za pół roku. Tutaj dobrze, dobrze, Rafał, napisałeś. Taka opinia nic nie znaczy. Dobra. Jaki okres czasu przed złożeniem dokumentów należy się starać o dołączenie do elitarnych? Do Marcyk. Najlepsze wyniki mają ci, którzy wierzą w to, co robię, wierzą w to, co mówię. I, i starają się od razu, prawda? I tyle mam tutaj do powie Tyle mam tutaj do powiedzenia Daniel Radwan Rafał, jaka jest minimalna ilość punktów do rekrutacji Paweł Pierwszy, ja miałem ostatnie morfologię. Pisało się, że norma glukozy 7406, normy się zmieniły, czy coś. Różne laboratoria mają różne normy. Już patrzymy dalej. Bartłomiej, co pan teraz sądzi? O sytuacji, gdzie policjant bez przeszkolenia pracuje na komendzie i czeka na szkołę nawet pół roku. No, na tej komendzie to może być jedynie zapchaj dziurą i tyle. Tyle ci mogę tutaj, Bartek, powiedzieć. Dobra, słuchajcie, fajnie nam tutaj poleciało. Aż się, aż się, nie spodziewałem, że tak, tak sobie tak długo pogadamy. Do czego Cię mogę zachęcić? No to tradycyjnie tutaj do przejrzenia strony policja.pl, prawda? Będzie jakieś zabezpieczenie finału Orkiestry Świątecznej Pomocy anonimowość w internecie, nowi komendanci policji i tak dalej, i tak dalej. Także, jak chcesz mieć jakieś pojęcie co ta policja robi, to warto sobie popatrzeć na tą stronę policyjną, Prawda, można nawet 80 tysięcy stracić na kryptowalutach. W każdym razie tak przynajmniej to wygląda na, na stronie policyjnej, natomiast prawda jest taka trochę bardziej ludzka. Niestety policja ma coraz mniej, coraz więcej problemów za złapaniem zwykłych przestępców, najłatwiej jest złapać jakieś miękkie cele, prawda, czyli tych nieszczęsnych, otwierających się przedsiębiorców, czy tam jakiś innych fryzjerów, czy fryzjerzy, chyba nie, fryzjerzy w tej chwili już mogą działać, ale jak fryzjerzy w tej chwili mogą działać, a na początku pandemii nie mogli działać, to pytanie, która decyzja była właściwa, prawda, wtedy fryzjerów zamknąć, czy teraz, jak jest szczyt pandemii, fryzjerów otworzyć. Jakub Jasek, do której godziny live stream dzisiaj? Czy będzie zapis z live'u? Z live'u jest zawsze zapis, ponieważ to YouTube robi automatycznie ten zapis. Chyba, że wychodzi mi kiepski live, to robi go wtedy prywatny. Ale ten taki, widzę, był nawet dosyć owocny, prawda? Słuchajcie kochani, na tym kończę. Powtarzam jeszcze raz, lepszego okresu, lepszej sytuacji kadrowej, czyli w sumie nieszczęściem policji ta gorsza sytuacja kadrowa, twoje szczęście jest takie, że nie jest się zbyt trudno dostać. Jeżeli czujesz, że ta policja to jest to, co cię tam budzi w nocy, co ci się śni, po nocach, co budzisz się, jak przy zmazie nocnej, prawda, bo ci się coś fajnego przyśniło, policyjnego, to tylko składaj papiery. Samo to, że jesteś na moich live'ach, to daje ci, zwiększa znacznie twoje szanse dostania się. Jeżeli oczywiście chcesz jakiś wyższy poziom, to napisz były niedawno moje urodziny, 26 stycznia, jestem wodnik. To być może, to być może zrobię jakąś taką okazjonalną promocję, prawda? Ale mówię, spotkało mnie nowe zjawisko, że to co się u mnie nauczysz, to trzeba niestety trochę pogorszyć, żeby się do policji dostać, ponieważ niestety nie potrzebują tam zbyt inteligentnych. Także dzięki wszystkim, dzięki tutaj Jakub Jacek, chociaż nie za bardzo lubię się pchać sprawy polityczne, tak jak w ruskim przysłowiu, prawda, ticho budziesz, dalsze zajedziesz, prawda, czyli cicho będziesz, dalej, dalej zajdziesz, no niestety władza obecna jest trochę mściwa, a przekonał się pan stonoga o tym. Wydawało mi się, że jest taki cwaniak, a jednak go gdzieś tam dupnęli. I ostatnia rzecz. Jak masz coś do powiedzenia, a oglądasz w powtórce, zrób to już w komentarzu do tego wideo. Tam jest yy, jakiś tam filmik, prawda? Kolejny. Tutaj jest yy, zachęta do subskrypcji kanału. No i, i tyle mam do powiedzenia. Także trzymajcie się, cześć, do następnego razu.